Dzień dobry Państwu. Ja będę y, mówił o takim obszarze, który do pewnego momentu był kompletnie nieznany, nie dość, że przeciętnym, przeciętnym członkom społeczeństwa, jak również w ogóle przyrodnikom. Y, natomiast y, my jako Instytut Nauk Leśnych tak naprawdę prowadzimy tam badania od roku 2000, 1979 i one już mają... No, w tym momencie 43 lata z, no, z drobną 20-letnią przerwą po roku 2000, 1990. Także zaczęły się jeszcze zanim ja się urodziłem. No i to jest duża wartość w ogóle tych badań. Natomiast zajmowaliśmy się głównie gatunkami pospolitymi w miarę ptaków drapieżnych, ale w pewnym momencie również trochę, yy, że tak powiem, przeszliśmy na gatunki rzadsze, bo jak okazało się w pewnym momencie Obszar ten jest bardzo cenny pod kątem ogólnie zwierząt, które na tym obszarze można spotkać. Zacznijmy od tego, takiego wprowadzenia krótkiego. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody podzieliła świat na takie najcenniejsze miejsca. No bo oczywiście ludzi jest dużo i no, trzeba było jakoś wyznaczyć miejsca, które warto chronić bardziej niż inne żeby jak najwięcej zachować bioróżnorodności. Tak? to są takie tak zwane hotspoty jest tam nie dość że dużo gatunków i zwierząt i roślin również tam jest dużo gatunków endemicznych czyli takich których spotkać można tylko na tym fragmencie globu tak? i to są takie hotspoty nawet taki hotspot jak widzimy można jest w Europie Kaukaz, czy czy basen Morza Śródziemnego. Natomiast na poziomie lokalnym, krajowym też takie hotspoty można tworzyć, tak? Także w Polsce też takie mamy. No i chciałbym pokazać, że Lasy Sobiborskie takim hotspotem oddzielnie, jak również jako część Polesia są. Yy, na pierwszy oka często ten las jest niezbyt ciekawy, no bo jest to po prostu sosna, taka sucha, tak? Natomiast nie do końca tak jest, bo z drogi nie wszystko widzimy. I poza Sosną mamy tutaj bardzo dużo terenów takich bagiennych, podmokłych, różnego wszelkiego rodzaju. Torfowiska wysokie, jeziora polodowcowe, brzeziny bagienne, olsy i tak naprawdę stanowią one prawie 50% tego obszaru, także to jest bardzo, bardzo dużo, a takie torfowiska wysokie i bory bagienne, które stanowią 7-8% obszaru, to jest absolutny taki rekord czy tam absolutne rekordowe wartości w kraju, bo normalnie to tam stanowi 0,1-0,2% poszczególnych fragmentów, także naprawdę, naprawdę duża ilość takich siedlisk bagiennych, piaski, laski i karaski, tak kolokwialnie o tym terenie można mówić. Oczywiście podstawą jest podłoże węglanowe, które później to się chyba na ten węgiel trochę przekłada, tak? takie, takie kredowe, nieprzepuszczalne, po prostu ta woda przez to nie wsiąka. Także, żeby wody się tutaj pozbyć, to ona musi wyparować, tak? Także mm, te parę metrów pod ziemią jest dobra izolacja, która sprawia, że woda nie wsiąka, przez co mamy tutaj dużo bagien. Tak przynajmniej mniej więcej yy, to wygląda. Natomiast szybko przechodząc, ponieważ czasu mam mało, chciałbym trochę opisać różnorodność tego y, terenu. Oparte to jest właśnie na różnych badaniach SGGW, ale również na danych zebranych przez inne instytucje czy inne NGOsy. Zacznijmy od, no, stricte, których ja osobiście, grup zwierząt, którymi się osobiście mniej zajmuję, no bo niewiele wiemy o owadach, tak? Niewiele wiemy ogólnie o owadach, owady są nie taką grupą flagowych zwierząt, które, no, chyba, że to są modraczki, tak? Ale przeciętny owad, no, nie jest zbytnim takim obiektem zainteresowania społeczeństwa. Natomiast takich owadów mm, w lasach sobiborskich też dużo jest wyjątkowych, zwłaszcza właśnie związanych z borami bagiennymi, tak zwanych saproksylicznych na przykład. Tutaj mamy takie dwa gatunki. Na przykład ten Denticolis Borealis, ten oto, jest gatunkiem, który jest takim, to, to, to, to lasy stoiborski są refugium tego, tego gatunku. No, taki relikt borealny, czy gdzieś tam pochodzący z, z, z lasów północnych. Bardzo ciekawym owadem też był ten Trox Perisi, to jest nowy owad dla Polski stwierdzony w budce lęgowej puszczyka zwyczajnego w wyplówkach został odnaleziony między wyplówkami w takich miejscach też występuje oczywiście bardzo dużo płazów ogromna różnorodność liczebność płazów nie tylko rzekotka ale kumak nizinny no gatunek załącznika dyrektywy siedliskowej traszka grzebieniasta i jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, że no, praktycznie w odpowiednich terminach to nie ma miejsca wieczorem, gdzie się nie da usłyszeć tego płaza. No, taką, taką na przykład rzekotkę to z kilku kilometrów można, natomiast rechotanie jest zewsząd. No i oczywiście żył włotny. Najwyższe chyba liczebności ze znanych miejsc w Europie, bo to jest tak naprawdę i to wiemy, bo ostatnie były projekty wykonywane przez Radość w Lublinie, ponad tysiąc osobników, na pewno jest na obszarze lasów sobiborskich tu widzimy ich granice około 250 km kwadratowych lasu no i oczywiście jeszcze nowy mieszkaniec ssaków jest w lasach sobiborskich bardzo bardzo dużo dużo, ryś, dużo, dużo wilków dużo łosi oczywiście jest to teren bagienny natomiast od roku 2010 dokładnie 10 występują tu rysie, a tu widzimy trop mamy z młodym takim w marcu także na pewno też się tutaj rozmnażają i wiem że fotopułapka złapała w Poleskim Parku pewnie jakiś osobnik musiał sobie znaleźć nowe terytorium także rozwija się ogólnie dzięki temu populacja Poleska pierwsze były w lasach sobiborskich Dalej. Gatunki którymi się nie zajmowaliśmy ale o paru warto wspomnieć oczywiście strzebla błotna również z tego, co wiem, chyba najwyższe liczebności w Europie. Z roślin bardzo ciekawa rosiczka, aldrowanda pęcherzykowata, najważniejsza ostoja tego gatunku w Polsce, z Lasach Sobiborskich, podwodna rosiczka. Tak? Torfowiskowy roślinek bagno zwyczajne, tu widzimy zresztą łosia utopionego w torfiance niczym megaceros no i owady ponownie dużo modraszków tutaj główna zasługa Pana Marka Hołowińskiego wieloletnie, wieloletniego leśniczego na leśnictwa Sobibór który tymi badaniami motyli się tam zajmuje i no jest to jeden z najlepiej rozpoznanych pewnie terenów w Polsce kilku form ochrony przyrody o tym już było także nie będę się powtarzał trójstych granic jeszcze tutaj jest białorusko ukraińsko Polska, to też było na mapach, także, żeby nie przedłużać, to szybko to przeskoczę. Jeśli chodzi o stricte, na naszą główną działalność, osobiście moją i moich kolegów, to oczywiście kilka gatunków ptaków w takich najcenniejszych przedstawię, na przykład jest to bocian czarny, proszę Państwa, widzimy tutaj trend liczebności od początku badań, także wydaje się, że jest lekki wzrost. No te lata późniejsze właśnie, ten 18, to bardzo niski sukces lęgowy z powodu właśnie już suszy. Natomiast to, co jest ważne z punktu widzenia bociana czarnego, o, wrócę, to to, że jest to jedna z najwyższe, tak naprawdę znane zagęszczenie tego gatunku, czyli może nie liczebność, a zagęszczenie tego gatunku w ogóle w Europie, czyli tak naprawdę lokalnie ten obszar jest być może najlepszym obszarem dla bociana czarnego w Europie. Choć ta liczebność stricte nie jest aż tak wysoka, bo to kilkanaście par, ale jeśli te kilkanaście par gniazduje zaledwie na 20, 250 km2, to już jest to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Yy, o Boże, mówi się Sowibór nie są sowibór no to niekoniecznie z powodu puchacza, ale między innymi Sowiborem ten obszar jest z powodu puchacza jest to również również gatunek który tu występuje znowu obszar niewielki także puchacz jest jest też bardzo bardzo liczną jak na tak niewielki obszar sową to widzimy fajne fajnego puchacza bo on był na wnieździe myszołowa który poprawił bocian czarny a później usiadł na tym wnieździe puchacz także też taka fajna wymiana pomiędzy poszczególnymi i to ciekawymi bardzo gatunkami. Yy, kolejny bardzo liczny gatunek i osiągający przeogromne zagęszczenia yy, to jest dzięcioł białogrzbiety. To jest o tyle ważny dzięcioł, bo on jest bioindykatorem, czyli on wskazuje nam, że dany obszar jest, ma charakter dziewiczy lub naturalny. Tak? Potrzebuje do życia martwego lub zamierającego drewna liściastego. Bez tego dzięcioł białogrzbietyw nie będzie. A tutaj, na tym obszarze, to są jakby tutaj wynik naszych badań, które prowadziliśmy nad tym gatunkiem, natomiast na tym obszarze zagęszczenia dzięcioło-białogrzbietego, jeśli chodzi o obszary niżowe, czyli nie góry, są najwyższe w kraju poza Puszczą Białowieską, tak? która jakby, jeśli wspominasz o jakichś różnych argumentach na temat ochrony Puszczy Białowieskiej to tam te dwa gatunki dzięciołów białogźbiety czy trójpalczasty bardzo często tam padają także jedynie w Puszczy Białowieskiej na Niżu są wyższe zagęszczenia w całym kraju oczywiście najważniejsza ostoja to jest na lubelszczyźnie tego gatunku mniej może znany ale bardzo fajny dzięcioł zielonosiwy też liczebności bardzo wysokie jakaś pewnie dziesiątka w kraju, jak najbardziej, no i znowu bardzo, bardzo przeogromne wysokie zagęszczenia, bo, bo powyżej 10 par na 100 kilometrów kwadratowych w przypadku tego dużego dzięcioła jest bardzo, bardzo dużo, czyli znowu lokalnie idealny obszar, tak, idealne warunki do występowania tego dzięcioła. Dzięcioł czarny to jest liczny wszędzie. Tak? Największy dzięcioł Europy, jeden w ogóle z największych na świecie. Ale my prowadziliśmy trochę badania nad tym, co żyje w dziuplach potem dzięcioła czarnego, i tutaj spotkaliśmy ogromną różnorodność bardzo ciekawych organizmów proszę zobaczyć oczywiście gągą tak, gniazduje tu widzimy chociażby gniazdo sosnówki wiewiórka y, borowiec y, y, wielki kuny też zajmują natomiast ciekawe też było na przykład że naturalne barcie naturalne barcie w, w dziuplach dzięcioła czarnego że się spotkali no i to jest bardzo rzadkie zjawisko y, widzimy tutaj Dalej różnorodność różnych gatunków i ssaków i ptaków i, i owadów, bardzo dużo siniaka, gatunek uzależniony od dzięcioła czar czarnego, bez dzięcioła czarnego ten gołąb w lasach by nie występował, bo zajmuje duże dziuple, osowate, również, również mrówki i, i chrząszcze, różne sikory, kowalik, także bardzo, bardzo, bardzo duża różnorodność zwierząt w tych dziuplach występuje. No między innymi też siniak, który ponownie na tym obszarze, czyli ten, ten gołąb będący dziuplakiem, ponownie na tym obszarze, obszarze osiąga jedne z najwyższych zagęszczeń w Polsce, widzimy tutaj. To jest mniej, to na czerwono jest mniej ważne, bo to są lokalne populacje na niewielkich powierzchniach badawczych, Czyli na pokroju, gdzie było po prostu dużo siniaków, tak? natomiast tu mamy takie wielkoobszarowe dane, czyli widzimy, że yy, dużo badań nie ma, ale te zagęszczenia są naprawdę naprawdę bardzo wysokie. wysokie. No, jedyny nasz kurak leśny, który jest jeszcze w miarę, w miarę liczny. Najważniejsza ostoja na Olberszczyźnie tego kuraka leśnego, proszę Państwa. Yy, natomiast niestety od paru lat następuje spadek populacji, widać to gdzieś tam yy, z obserwacji takich ad hoc z różnych rejonów kraju, natomiast również w Lasach Sobiborskich jarząbek zmniejszy liczebność, natomiast, tak jak mówię, najważniejsza stojąca no w Belczycznie, nie ma innego obszaru, gdzie tak dużo jarząbków w całym województwie można spotkać to samo dotyczy się żurawia choć tutaj pewnie łącznie gdzieś tam z Poleskim Parkiem Narodowym to żuraw jest gatunkiem tak naprawdę borealnym czyli de facto teoretycznie najwięcej go powinno być na północnym pasie i tak jest właśnie poza Polesiem poza lasami sobiborskimi gdzie te liczebności są przeogromne zagęszczenia są również bardzo duże hmm. Nie widzimy tutaj na tle innych ostoi, akurat Natura 2000, że tylko w Puszczy Boreckiej jest znacząco więcej, a proszę zobaczyć, w wielu innych miejscach to jest bardzo, bardzo yy, podobny yy, lub dużo niższy. Pokroju Knyszyńska, Augustowska, pół, północ Polski, dużo mniej tych żurawi tam można spotkać. I kolejny gatunek, jedyny przedstawiciel realnie yy, ptaków yy, takich wodno-błotnych, które żeśmy trochę y, badali, natomiast tych gatunków jest więcej. Bardzo ciekawy gatunek Słowika, znowu gatunek borealny, czyli z północy, y, y, osiąga tu naprawdę, naprawdę wysokie liczebności. Y, bardzo ciężkie badania, żeby policzyć ten, bo ten trzeba praktycznie po szyję w wodzie chodzić, bo go słychać, że tak powiem, z niewielkiej odległości dosyć cicho śpiewa i to tylko godzinę przed zmierzchem, no ale udało nam się wykryć tych stanowisk yy, trochę. Yy, liczebność jest naprawdę wysoka i pokazuje że te obszary niekoniecznie leśne wewnątrz Lasów Sobiborskich też są bardzo ciekawe i kolejne gatunki tak naprawdę najpewniej osiągają tu bardzo bardzo wysokie liczebności no trzeba by tylko to zbadać no i oczywiście taki gatunkiem z którego słyną lasy sobiborskie z którego w ogóle zasłynęły od tego momentu w ogóle połowa polskich przyrodników dowiedziała się o istnieniu tego obszaru to tak, to jest puszczyk mszarny Praktycznie 100, czasem 100, czasem 50%, ale, ale większość populacji krajowej gniazduje na tym obszarze. Czekamy aż w Poleskim Parku gniazdowanie pewne zostanie potwierdzone, bo jest taka, jaka, taka duża szansa. Natomiast, natomiast puszczyk mszarny tutaj stał się jakby takim słynnym symbolem tego obszaru. Do 10 par bardzo zmiennie, bo gatunek jest uzależniony od liczebności gryzoni, swojego głównego głównego źródła pokarmu. Także po prostu jak nie ma gryzania, to nadzwyczajnie nie przystępują do lęgów. Do dziesięciu par gniazduje co roku na tym obszarze. No i to sprawia, że, że ten obszar jest absolutnie wyjątkowy w skali kraju. I jeszcze dwa takie ptaszki bardzo ciekawe. No bo na przykład udało nam się wykryć w Lasach Sobiborskich jedyną, jedyne miejsce, w którym na Lubelszczyźnie występują dzięcioły trójpalczaste. Podobno związane ze Świerkiem. A jeśli tutaj jest świerg to tylko nasadzony przez leśników, który ma 30 lat. To raczej nie o takie świerki dzięciowym trójpalczastym chodzi. Jak się okazuje, w takich całkowicie zamarłych lasach, bagiennych, gdzie są w 100% martwe drzewa, sosny, olsze, brzozy, dzięcioły trójpalczaste też sobie dobrze radzą i u nas na tym obszarze rzeczywiście można je spotkać. No i kolejnym ptaczkiem, który udowadnia, że to jest sowibór, a nie sowibór, jest suweczka, najmniejsza nasza sówa. Też pojawiła się zaledwie w roku 2016, w roku 2018 był pierwszy lęk, a w tej chwili tych par już jest tam naprawdę dużo. Aktualnie właśnie prowadzimy zresztą badania yy, mające na celu wyznaczyć preferencje siedliskowe, ale również poznać liczebność tego gatunku i wyniki są, powiem szczerze, bardzo optymistyczne, być może bardziej niż się spodziewałem. Także sowibór, no, także soweczka, Również stwierdziła, że jak już się sprowadziła, to będzie jej tutaj zdecydowanie dużo. A tutaj jeszcze taka z naszej publikacji, taka, taka, taka, że tak powiem, wykresik, który pokazuje, jak liczbę gatunków z załącznika dyrektywy ptasiej, proszę Państwa, na tle powierzchni obszarów leśnego, jakiegoś tam Natura 2000. Proszę zobaczyć, w Puszczy Noteckiej tych gatunków lęgowych jest niewiele więcej niż w lacach sobiborskich, ale proszę zobaczyć, jaka jest różnica wielkości, tak? To pokazuje gdzieś tam tę waloryzację, tak? że wszystkie te inne obszary, no ta piwocka Ramucka i Kampinoska to jeszcze w miarę są niewiele większe, tak? Ale, ale gro tych obszarów, gdzie tych gatunków jest zaledwie kilka więcej, lęgowych, ma powierzchnię kilkukrotnie większą no to oczywiście z zasady teoretycznie jest większa szansa na wystąpienie rzadkiego gatunku na obszarze większym niż na obszarze mniejszym to pokazuje jak ten niewielki fragment tak naprawdę to jest bardzo mały las jak ten niewielki fragment jest obszarem niezmiernie cennym w skali krajowej czy jest takim hotspotem o, przepraszam bardzo tutaj coś mi wyskoczyło jest takim hotspotem tak jak mówiłem na same zakończenie jeszcze kilka takich Gatunków głównie bagiennych, gągą, krzyk, samotnik, błotniak stawowy, proszę Państwa, również chruściele jak zielonka czy, yy, czy kropiatka, czy lęgowa po prostu ponad 60 latach w Polsce, karliczka też na tym obszarze, to są gatunki yy, jakby związane bezpośrednio z bagnami, których jest bardzo dużo takich półotwartych, otwartych w środku lasu i stanowią idealną ostoję dla tych, ptaszków, no kolejne liczne lelek oraz muchołówka białoszyja, to też są bardzo ciekawe ptaki i dosyć rzadkie w skali Europy, których tutaj jest nadspodziewanie, bym powiedział w przypadku muchołówki Białoszyjej dużo, bo teoretycznie głównie las sosnowy, ptak związany z lasami liściastymi, a naprawdę kilkaset par na tym obszarze gniazduje. No już wspominał pan dyrektor parku, ogromne znaczenie tutaj w kształtowaniu tego obszaru, w utrzymywaniu reżimu wodnego, zwłaszcza w tą suszę miał bubr i ma dalej, także pełni taką rolę regulatora zwornikowego gatunku dla całego funkcjonowania ekosystemu i również w Lasach Sobiborskich pełni tego typu, tego typu rolę i ma znaczenie. Przeogromne. Dobra, dziękuję serdecznie. Jedno zdjęcie mi wypadło. Nie wiem czemu, jak, jak poprawiałem teraz prezentację, musiał wypaść. Bo było zdjęcie identyczne, tylko z lat 80. Marka Kellera. Może no, jakby on jest głównym tutaj odkrywcą tego obszaru dla e, w ogóle świata, czy tam Polski. E, także e, no, fajnie te dwa zdjęcia zawsze bo wyglądają. Oczywiście to nie jest tylko moja samemu praca, też chciałbym podziękować kilkuset wolontariuszom, można powiedzieć członkom tej nieformalnej grupy badawczej Sobibór, którzy uczestniczyli w tych badaniach przez te 43 lata.